Witam Was serdecznie. Jestem, jak zwykle można powiedzieć, w silceramikę, a za mną dwie, ja specjalnie takie ujęcie robię, bo to są gigantyczne dwie płyty gresowe. Nie wiedzieć czemu w Polsce mówią na to spieki kwarcowe, ale okej. Okay. Dwie płyty gresowe o wymiarze metr na trzy metry. Najnowsza kolekcja metali lub metal jeszcze nie jest zdefiniowana do końca, ale produkt prezentuje się naprawdę niesamowicie. Oto Pierwsza płyta w całej okazałości, robi wrażenie. I druga płyta, która też jest o wymiarze metr na 3 metry. Ja przy tych płytach jestem bardzo malutki, nawet jak się teraz odsunę, to zobaczycie, że no, robią wrażenie. Struktura płyty jest bardzo fajna, jest taka metalizowana. Niestety tutaj mamy dosyć zdradliwe oświetlenie i tego nie będzie dobrze widać. Natomiast dostępne już od kwietnia w gamie produktów SIP Ceramica oczywiście. Tutaj mamy już w tej chwili płyty przygotowane dwa kolory. Natomiast należy się spodziewać jeszcze trzeciego, możliwy, że i czwartego koloru w tej gamie produktów. To, co widzicie, to jest taki pokaz przedpremierowy. Płyty te oficjalnie będą zaprezentowane pod koniec marca. Od kwietnia trafią do oficjalnego katalogu Silt To by było na tyle. Szybki filmik, szybka prezentacja. Chciałem wam to pokazać, ponieważ produkt naprawdę robi wyjątkowe wrażenie. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.